ulica Rumiankowa 5 przedwojenny budynek rozdzielni energetycznej czerwona poniemiecka cegła rejon energetyczny Wrocław sfilmowane końcem marca 2013 roku w tamtym kierunku widok na ulicę Rumiankowo